Witam serdecznie wszystkich Państwa na live czacie. Jedna wróżba do kart. Witam serdecznie wszystkich subskrybentów. I witam oczywiście wszystkich nowych widzów, którzy na pewno dzisiaj proszę zasubskrybują mój kanał. Subskrybentów jest już 4730, pięknie rozwija się kanał. Dziękuję wszystkim Państwu, dziękuję wszystkim wiernym słuchaczom. I zaczniemy zaraz wróżby z kartle Normanda i Tarota. Wróżby odbywają się za pomocą znaczków, które można kupić pod czatem. Znaczki są różne, różne ceny znaczków i są tak zwane wróżby małe, średnie i duże w zależności jakie znaczki Państwo kupią. Także zapraszam do kupowania znaczków i zadawania pytań. Pytania mają być y, sformułowane bardzo prosto. Nie... Pisać proszę zdań złożonych, ponieważ ich nie będę mogła czytać. Mój czat przebiega bardzo szybko. Także zapraszam do kupowania znaczków, kochani. Niestety nie widzę Waszego czatu. Czy jest pani Julitka na czacie? Pani Julitko, jest pani? Nie widzę niestety pani czatu. Cześć. Ok, pani Julitko, widzę dobrze. Widzę panią Agnieszkę. Witam serdecznie. Ja nie widzę Waszego czatu, ponieważ yy, nie mam tej funkcji, ale widzę. Tak, dobrze, Pani Julitko. Nie widzę Waszego całego czatu, tylko poszczególne informacje. Natomiast czat widzi Pani Julitka i będzie zapisywała Wasze pytania. Natomiast pytania mają zawierać Wasze imię, imię partnera i oczywiście krótkie pytanie do kart, ale krótko sformułowane, na przykład, czy się zobaczymy, czy on mnie kocha, czy on za mną tęskni, czy on mnie zdradza. I imię po prostu partnera, czy Krzysztof mnie zdradza, czy Piotr za mną tęskni, także zapraszam. Dobrze. I czekamy na pierwszy znaczek. Są różne wróżby. Jedna wróżba, na przykład, może być za 2 euro, ale to jest tak zwana, czy za 5 zł. Na przykład, ale to jest tak zwana wróżba mała z trzech kart. Natomiast wróżby średnie z 6 kart są od 10 do 20 zł. I wróżby duże od 20 złotych wzwyż. Także oczywiście ilość kart i ilość, yy, znaczy długość jakby tej wróżby zależy od Waszego znaczka. Tak, w prawym dolnym rogu można zakupić znaczki i yy, oczywiście... Jeśli ktoś nie umie zakupić, no to już nie będziemy teraz tego rozstrzygać, dlaczego. Kto kupi znaczek, kto ma wróżbę, pytań bez znaczków nie obsługujemy, Pani Julitko, po prostu je omijamy, dobrze? Kochani Państwo, więc zapraszam do kupowania znaczków i zadawania pytań. Postaramy się oczywiście według kolejki kupowania znaczków robić te wróżby, ale nie wiem czy nam się uda tą kolejność utrzymać, w każdym razie nikt nie zostanie pominięty, proszę mieć cierpliwość. Paulina. Pani Paulina, dobrze, pani Paulina kupiła znaczek, zapisujemy już. Proszę, pani Paulinko, o imię partnera i zadawanie pytań. Więc zaczynamy. Pani Paulinka jest jako pierwsza. Później pani Agnieszka. Dobrze. Pani Paulinko, proszę zadać pytanie. Czy Bartek mnie kocha? Dobrze. Pani Paulinka, czy Bartek? Czy Bartek kocha Paulinę? Czy Bartek kocha Paulinę? Czy Bartek kocha Paulinę? Czy Bartek kocha Paulinę? Ok, zaczynamy. Czy Bartek kocha Paulinę? Już widzimy to. Pani Paulinko, proszę się skupić. Proszę wizualizować Bartka. Czy Bartek kocha Paulinę? Czy Bartek kocha Paulinę? Czy Bartek kocha Paulinę? Czy Bartek kocha Paulinę? Powiedzcie karty, czy Bartek kocha Paulinę?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 Powiedzcie karty, czy Bartek kocha Paulinę. Powiedzcie karty, czy Bartek kocha Paulinę. To jakieś komplikacje między Wami są, kochana Paulinko. Jakieś komplikacje, jakieś straty. Widzę rozmowy, które musicie odbyć. Nie wiem, kłótnie, sprzeczki, dyskusje. Pani wątpi bardzo, czy on w ogóle ma uczucia, czy kocha. Yy, tutaj będzie jakaś nowa komunikacja zobaczy Pani, proszę zobaczyć już zapalam światełko będzie tutaj nowe jakieś pisanie coś musicie jakby wyjaśnić nie wiem, czy macie kłótnie Pani Paulinko czy jakieś sprzeczki, czy po prostu jakieś konflikty, straty, nieufność coś jest między Wami nie tak, widzę będzie jeszcze potrzebna komunikacja, rozmowa i będziecie pisać ze sobą tutaj, widzę widzę jakieś tej kontakty i umocnienie, potrzeba, znaczy tu jest jakiś powrót rzeczywiście, on jakby chciał powrócić, żeby, chciałby być silniejszy, mocniejszy, chciałby, żeby coś się wzmocniło w Waszym związku. Jest Pani dla niego bardzo ważna, Pani Paulinko, ważna, istotny jest ten związek dla niego, pomimo, że jakiś ciężki, jakiś skomplikowany, jakiś troszeczkę też, Tutaj y, powiem szczerze, no, y, krzyż pański, tak, czyli ciężki związek, skomplikowany, być może karmiczny, ale bardzo ważny, istotny związek dla Was obojga, dla niego, dla Bartka, dla Bartka, tak. I tutaj, y, nie wiem, macie, Bartek ma nadzieję Pani też, że wszystko jeszcze dobrze się ułoży między Wami, że ten związek dobrze się rozwinie, pomimo jakichś tej kłótni, problemów, sprzeczek, nie wiem, konfliktów, nie wiem, co macie, jakieś tej frustracje czy lęki też jakieś straszne Pani ma, jakieś straty, coś, coś tutaj się, nie wiem, u Was zadziało, jakieś straty i y, macie jakieś głębsze uczucia, znaczy Bartek na pewno ma głębsze uczucia i wie, że jest Pani partnerką ważną, istotną, y, być może bratnią duszą, y, która chcia, chciałby z Panią spełnić y, najgłębsze, najpiękniejsze marzenia, tutaj jest Pani jego marzeniem też, ma głębokie uczucia on do Pani i to widzę tutaj. Natomiast, kochana Paulinko, są jakieś u Was straszne komplikacje emocjonalne. Nie wiem, czy nawet jakieś problemy, konflikty. No, Jakieś tutaj schody, no widzi, widzi Pani, jakaś sytuacja bez wyjścia. Labirynty, tak? Mówią o jakichś zawikłaniach, komplikacjach. No i tutaj potrzeba spotkania się i wyjaśnienia sobie wielu spraw będzie jakieś spotkanie, czy realne, czy wirtualne, bo też można się przecież spotkać przez kamerkę i tutaj będzie też potrzebna jakaś mądra rozmowa, też przyjdzie jakaś wiadomość, sobie to też wiadomość, która do Pani idzie i tutaj coś trzeba wyjaśnić, tak? Powiem szczerze, Pani Paulinko, karty miłości wielkiej, ogromniastej nie widzę. Nie wypadła mi żadna karta miłości, natomiast wypadła mi karta głębszych uczuć, emocji, spełnienia marzeń, jest to związek ważny dla Bartka, jest Pani dla niego ważna, chce wrócić, chce wzmocnić ten związek, chce też wrócić tutaj mocniejszy jakiś, jakieś straty, jakieś komplikacje, konflikty, zatarczki być może dyskusje, problemy, po prostu jakaś trudność w tym związku i to tego nie ukrywam, że to widzę, Natomiast musicie coś wyjaśnić. Pani jest też niepewna. Pani ma też jakieś lęki właśnie, czy on kocha, czy nie kocha. Straszna taka niepewność, tak? Natomiast, y, Pani Paulinko, miłości wielkiej, szczerze mówiąc, nie widzę, ponieważ nie będę teraz y, tego naciągać, tak? Nie widzę karty miłosnej tutaj, ale głębsze uczucia na pewno Bartek ma do Pani. Nie wiem, proszę mi napisać, czy macie jakieś rzeczywiście konflikty, sprzeczki, problemy, zawikłania, komplikacje, które tutaj mi się pokazały. Już pokażemy w kartach Tarota, kochana Pani Paulinko. No, on nie może się zdecydować, widzi Pani, potwierdzają to karty Tarota, nie może się Bartek zdecydować. Jest jakiś, nie wiem, niezdecydowany, ma duży wybór, nie wie co zrobić, nie umie podjąć decyzji. Waha się, tutaj karta niezdecydowania, rozterki, co ma zrobić, tak? Wszystko jakoś tak e, niby, niby, niby ma plany, ale żadnych nie umie zrealizować, niby ma dobre pomysły na ten związek, na tą miłość, nic nie umie zrealizować, nie umie robić tego, co powie, tak? Nie umie dotrzymać słowa, jakiś taki niezdecydowany, niedojrzały, by podjąć jakąś e, konkretną decyzję w stosunku do Pani, do tego związku, Karta wielkiego niezdecydowania Dlatego Pani też jest no, Niepewna jego uczuć No takie coś mi wyszło Pani Paulinko Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na wróżbę indywidualną Na mój e-mail Zapraszam Panią Agnieszkę Szmytkę Pani Agnieszko jaki, Jakie było pytanie Pani Julitko, proszę mi podpowiedzieć Ja dzisiaj nie mam winka Ale mam tutaj napój Także Tak, Pani Paulinko, może Pani jeszcze jedno pytanie? Kupi Pani znaczek, oczywiście, naturalnie. Jak, ile znaczków, tyle pytań można mieć. Wznoszę toast za nas, za nas wszystkich, kochane, kochani. Wznoszę toast za mój kanał, Oracle Miłości Uloeli. Wznoszę toast za 4730 subskrybentów i y, życzę przede wszystkim sobie i temu kanałowi, by się wspaniale rozwijał. Także na zdrowie, prost, cheers, salut i wznoszę to za nas wszystkich. I za miłość przede wszystkim, prawda? Ponieważ miłość jest właśnie to, co nas bardzo trapi, widzę. Wszystkie wszystkich, tak? Czy będzie z Łukaszem, czy jest szczery? To znaczy, jak czy będzie z Łukaszem? Agnieszka, czy będzie z Juka, czy Łukaszem? Czy Agnieszka będzie z Łukaszem? Czy może Pani Julitko jeszcze raz powtórzyć, bo mi zniknęło? Czy Agnieszka będzie z Łukaszem? To jest jedno pytanie tylko. Czy Agnieszka będzie razem z Łukaszem w związku, tak? Czy Agnieszka będzie w związku? Z Łukaszem. Pani Julitko, jest to duża, mała, średnia. Proszę mi dać informację. Czy Agnieszka będzie w związku z Łukaszem? Dobrze, ale jaka duża, mała, średnia? Czy Agnieszka będzie w związku z Łukaszem? Duża. Ok. Dobra. Dziękuję za informację. Czy Agnieszka będzie w związku z Łukaszem? Czy Agnieszka będzie w związku z Łukaszem? Powiedzcie karty, czy Agnieszka będzie w związku z Łukaszem? Powiedzcie karty, czy Agnieszka będzie w związku z Łukaszem? Powiedzcie karty, czy Agnieszka będzie. Tak, Pani Agnieszko, wszystko się tu wyjaśni.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 Powiedzcie karty, czy Agnieszka będzie w związku z Łukaszem? No, tu jakieś niezaufanie jest, ale to zaufanie, to znaczy to niezaufanie pani trzeba odciąć, trzeba wyrzucić, ponieważ tutaj widzę panią coś zastanawia. Pani Agnieszko, będzie jakaś piękna jeszcze między wami, tak, no widzę, pani Agnieszka Szmytko, tak. Jest jakieś niezaufanie tutaj, właśnie nie ufam mu Pani, ale będzie jeszcze tutaj piękna atmosfera między Wami, piękna seksualność, no, Pani jest dla Niego atrakcyjną kobietą, przede wszystkim seksowną, piękną dla Niego, bo tutaj karta seksualności, karta piękna atmosfery rodzinnej, tak, tutaj mamy... Coś, co się jeszcze między Wami otworzy i wyjaśni. Wszystko, co się jeszcze bardzo dobrze rozwinie między Wami. Otworzą się nowe szanse, nowe próby, nowe perspektywy. Otworzy się tutaj nowa szansa na szczęście, na wyjaśnienie czegoś, co między Wami powinno być jeszcze wyjaśnione. Tutaj wszystkie sprawy potoczą się bardzo dobrze, pozytywnie, bo ciany przynoszą szczęście, Nadzieje, na lepsze rozwinięcie się spraw. Będą kontakty, tej pomosty, on nie chce tracić z panią kontaktów, pomimo, że tutaj jest jakieś niezaufanie, nie wiem, czy kłamstwa, czy zdradza, czy fałsz, czy dwulicowość, czy on gra na dwa fronty, czy on nie pokazuje swoich prawdziwych uczuć. Natomiast to niezaufanie, te jakieś takie, nie wiem, kłamstęp, kłamstewka, czy, czy, czy, czy, czy maskę właśnie, takie udawanie, trzeba uciąć. Widzimy, trzeba uciąć takie, ta, ta, tą, taką nieufność bardzo, nieszczerość też być może, nie wiem, Ym, trzeba to przeciąć uciąć, od, odciąć yy, zablokować tak i będą kontakty jeśli Pani ma dużo wątpliwości dużo jakiejś takiej podejrzliwości to proszę to odciąć, odsunąć oczyścić, teraz jest dobry czas w Nowiu Księżyca, by to odciąć, taką nie, nieufność właśnie taką podejrzliwość, zazdrość no i tutaj są jakieś też konflikty między Wami znaczy yy, komplikacje chciałam powiedzieć komplikacje, zobaczmy Labirynty, czyli bardzo duże jakieś komplikacje bez wyjścia, tak? Jakieś problemy, które się snują. Jakby nie widzicie tutaj wyjścia z sytuacji, jakieś, no nie wiem, widzi Pani labirynt, czyli skomplikowane jakieś tutaj sytuacje sprawy w waszej relacji. Natomiast to się wyleczy, wyleczy, wzmocni się ta relacja, i dom mówi o stabilizacji tego związku, który będzie niedługo. Czyli niedługo się ten związek ustabilizuje, i kochana Pani Agnieszko, przy domu nie wiem, nie wiem, czy zamieszkacie razem, czy chcecie razem zamieszkać, czy chcecie stworzyć rodzinę, ciepło rodzinne, nie wiem, chcecie mieć dziecko być może, bo tu widzę piękną seksualność między wami, także widzę stabilizację związków, wyjście być może z jakichś problemów, czy uleczenie komplikacji problemów, skomplikowanych spraw między wami. I kochana Pani Agnieszko, jeszcze zobaczę jedną kartę Tarota dla Pani, wypadła. Tak, będzie tutaj jakaś, jakaś szybka zmiana, coś już pędzi tutaj do Was. Szybkie zmiany. Tutaj Rydwan mówi o szybkich zmianach, szybkiej akcji, szybkim działaniu, no, wielkiej seksualności. Tutaj o tym, by coś nie wiem, wyjaśnić razem, by to już zrobić, tak, już by wyjaśnić, żeby jakieś szukać nowe cele, które chcecie mieć nie wiem, przeprowadzka, też ta karta mówi o przeprowadzce, jeśli chcecie razem mieszkać, przeprowadzka, czy razem podróż, czy, czy nie wiem, zobaczenie się, spotkanie się, tak, czyli podróż, ktoś do kogoś ma przyjechać podróż, spotkanie no i tutaj e, mieć odwagę dla zmian, jeśli Pani się waha tutaj widzę, nie jest ufna, nie jest nie wiem, ktoś nie jest szczery może w tym związku, to mieć odwagę, by coś zmienić w tym związku, by coś zmienić w ogóle, nie wiem, jeśli chcecie się przeprowadzić, nie wiem, rozwieść, razem zamieszkać, no to trzeba mieć odwagę, ponieważ ta karta mówi, że będzie jakaś akcja, jakaś zmiana, jakieś szybkie zmiany, tak, nastąpią. Dziękuję ślicznie, Pani Agnieszko. Taka wróżba jest dla Pani, ciekawa. Także będzie Pani w związku z Łukaszem, myślę, ponieważ zmiany już bardzo szybkie nadchodzą. Będzie tutaj rzeczywiście komunikacja i szybkie jakieś postanowienia, szybkie jakieś zmiany u Państwa. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, byście byli w tym związku i zapraszam następną osobę, proszę, ze znaczka. Pani Julitko, proszę mi napisać. Ja wznoszę Toas przede wszystkim za miłość. Paulina. Czy Bartek ją zdradza? Ok. Paulina znowu, dobrze. Paulina, duża, ok. Czy Bartek zdradza Paulinę? No to widziałam, widziałam pani Paulinko również że tutaj macie coś do wyjaśnienia, kochana. Widziałam właśnie to, że coś musicie porozmawiać, że są jakieś straty, szczury były, pamięta Pani? E, że są rzeczywiście jakieś straty u Was. Dobrze, czy Bartek zdradza Paulinę? Czy Bartek zdradza Paulinę? Powiedzcie karty, czy Bartek zdradza Paulinę? Powiedzcie karty, czy Bartek zdradza Paulinę? Powiedzcie karty, czy Bartek zdradza Paulinę?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 Powiedzcie karty czy Bartek zdradza Paulinę? Powiedzcie karty czy Bartek zdradza Paulinę? Powiedzcie karty czy Bartek zdradza Paulinę. Zobaczmy jeszcze karta tarota. Powiedzcie karty czy Bartek zdradza Paulinę? Powiedzcie karty. Powiedzcie, powiedzcie. Powiedzcie karty czy Bartek zdradza Paulinę? Powiedzcie karty czy Bartek zdradza Paulinę? Powiedzcie, pokażcie karty, czy Bartek zdradza Paulinę. Pokażcie kartę, czy Bartek. No tak, tak, Pani Paulinko zdradza diabeł. Seksualność jakaś, czyli jakaś obsesyjna seksualność. On się odsuwa. Już Pani mówi historię z kartle Normanda. On się odsuwa, izoluje, tutaj y, szuka coś jakiegoś niby stabilnego, ale jest tutaj w tym, co on mówi, nieszczery. Gra na dwa fronty, maskuje się, jest nieszczery, być może kłamliwy, oszukuje, to jest też karta maskowania się, maskowania prawdy, y, omijania jakby swoich autentycznych uczuć, ukrywanie swoich autentycznych uczuć. No, dwie twarze, tak dwie lub trzy nawet twarze, czyli dwulicowość, trzylicowość nawet ta karta mogłaby się nazywać, ponieważ są trzy twarze tutaj, jest ta twarz taka dobra, słońce jest też twarz taka zła, księżyc pod osłoną nocy, coś sekretne, ukryte, czyli tutaj ta karta ma przynajmniej dwie strony, dobro i zło, tak? Księżyc, czyli tajemnice Jakieś, które on przed Panią ukrywa Właśnie, niby tu udaje takiego stabilnego, tak, że chce Szuka stabilności Tutaj jest dużo niejasnych spraw przede wszystkim Dużo jakichś, nie wiem Zawirowanych, zaciemnionych Zakłamanych, być może Spraw, które Panią smucą Które robią złą atmosferę W tej relacji, które obciążają te relacje I to trzeba by było Przede wszystkim tutaj przerwać, uciąć Bo to jest to, co Panią rani coś niejasnego, jakieś same tutaj, jakaś taka ciężka atmosfera, tak? Dużo nieklarowności w tej relacji. I tutaj niby on ma jakieś głębsze uczucia do Pani, ta karta wychodzi ponownie, czyli jest to potwierdzenie, że on ma, owszem, uczucia do Pani, ale karty miłości nie widziałam ani w pierwszym pytaniu, ani tutaj nie widzę. Natomiast to, co widzę, że on działa na dwa fronty, on nie wie, co wybrać. On stoi tutaj na rozdrożu dróg po środku, i nie wie, którą drogę wybrać, na przykład czy panią, czy tą inną, czy z panią być w związku, czy po prostu sobie tutaj lawir, lawir, lawirować, tak, i yy, być wolnym, tak, na przykład, yy, nie wiem, yy, używać sobie życia, tak, on ma jakieś dwie, dwie opcje, dwie idee, dwa pomysły i nie wie po prostu, co wybrać, stoi na środku i się zastanawia, jest niezdecydowany, jest wątpiący, no i tutaj... Z biegiem czasu, owszem, on by chciał, on by chciał pójść w jakimś takim stabilnym jednym kierunku, ale na, na dzień dzisiejszy on absolutnie nie jest zdecydowany, co wybrać. Natomiast jeśli wychodzi karta diabła i Pani zadaje pytanie, czy Bartek zdradza mnie, tak Pani Paulinko zdradza, ponieważ diabeł to jest karta zdrady. Diabeł to jest też karta obsesyjnej miłości, obsesyjnej y, seksualności, przepraszam, nie miłości, w sensie miłości no, takiej seksualnej, tak? czyli obsesja w seksie, być może nawet perwersja w seksie, y, być może nawet y, uzależnienie od seksu, tak? czyli tutaj no, na pewno myślę, że jest tendencja, że on zdradza. Niestety, bardzo mi przykro, serce mi się kraje, ale muszę być wierna temu, co widzę w kartach. Czyli tak, zdrada jest tutaj bardzo możliwa. Proszę obserwować, proszę yy, nie wierzyć w jego słowa, że on tutaj chce być tak bardzo stabilny. Być może szuka czegoś stabilnego, ale w międzyczasie tutaj widzę zdradza. Dziękuję, dziękuję. Niestety przykro mi to powiedzieć, ale pani Paulinko, no jak wychodzi diabeł, no to jest raczej jasne, prawda? Diabeł to jest karta zdrady. To jest, yy, no nie wiem, flirtowanie. Yy, tutaj Mm, nieufność przede wszystkim, ta karta mówi o nieufności o tym, żeby mu nie ufać właśnie o tym, że jest duża zazdrość w Waszym związku, być może Pani jest zazdrosna, Pani go obserwuje widzi, że on ma jakieś, nie wiem, czy powiedzenia czy kontakty z kobietami tutaj, no, też przesadna właśnie seksualność mówi o karcie diabula, diabła, tak lub nawet właśnie, tak jak mówiłam uzależnienie od seksu czy nawet uzależnienie od jakichś innych tam pożywek i poprzez to właśnie takie yy, no, labilne zachowanie, powiedzmy, tak, że być może nawet dojdzie do yy, właśnie zdrady. Dobrze, także zapraszam następną panią ze znaczkiem. Dobry wieczór, Kacy, ja... Proszę kupować znaczki, jeśli chcecie, kochane wróżby lub kochani, bo nie wiem, czy panowie też są. Lucyna, mała, czy związek z Rakib ma przyszłość? Lucyna, Lucyna, rakip, rakip, mała wróżba, tak? Lucyna, czy związek z rakip, z rakip ma przyszłość. To była mała, tak, prawda, pani, y, pani Julitko? Dziękuję, dziękuję pani Karinko. Y, to była mała, tak, pani? Dobrze, dobrze, dziękuję pani Julitko. Czy, czyli pani Lucyna, no zobaczmy teraz pani Lucynko, czy związek Lucyny z Rakip ma przyszłość? Czy związek Lucyny z Rakib ma przyszłość? Jedną sekundkę. Dobrze, czy związek? Teraz nie wiem, jakich, jakich, może bo to jest mała, czyli tylko trzy karty. Zobaczmy teraz z kart Tarota, bo one są być może tutaj teraz bardziej...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 Powiedzcie karty: Czy związek lucyny z raki ma przyszłość? Powiedzcie karty: Czy związek lucyny z, ja z raki ma przyszłość? Powiedzcie: Powiedzcie karty: Czy związek lucyny z raki ma przyszłość? No, tutaj jakiś, jakieś problemy, Pani Lucynko. Problemy, rozstanie, widzę, odejście. Nie wiem, czy on odszedł, czy się rozstaliście. E, smutek, żal. Ojejej, Pani ma duży kryzys, widzę, Pani Lucynko. No i tutaj coś, coś jest między Wami złego. jest trójkąt miłosny. Pani Lucynko, jest trójkąt miłosny. Trójka, trójka. Nie wiem, czy on ma żonę, czy on ma jakąś, nie wiem, yy, stałą partnerkę, ponieważ ja widzę trójkąt miłosty, Pani Lucynko. I jest tutaj yy, wieża. Wieża mówi o tym, że coś się u Was rozleciało, coś się rozpadło, wybuchło, jakaś eksplozja. Yy, no jest wojna jakby była, jakiś konflikt niesamowity, coś się rozwaliło, no po prostu rozpieprzyło tutaj jak to się mówi, wybuchło, tak, no wieża mówi zawsze o tym, że coś się rozpadło, rozwaliło, te struktury, przypuśćmy, waszej relacji, waszego związku się rozwaliły, wzgliszcza, tak, się obróciły, czyli tu coś się rzeczywiście między wami zburzyło i jest odejście, osiem kielichów to jest odejście, to jest y, bardzo bolesny, bardzo bolesny y, koniec związku, relacji, jakieś odejście, wyjechanie, przeprowadzka, y, wyjazd. Także tutaj y, na pewno jest rozstanie, rozstanie, tak? I y, Pani jakby tutaj na razie jest sama, bo się y, związek rozpadł, rozwalił, no. I pięć kielichów mówi o tym, że jest bardzo duża rozterka, smutek, żal, rozczarowanie, czuje się Pani sama, jest Pani też, ma Pani lęk, że tego już, że to już nie wróci, że to już się rozpadło na zawsze. No i Pani wspomina, tęskni, myśli, tak, smutek i żałowa wręcz, taka, taka, taka, taki bardzo duży smutek, głęboki smutek, tak. I zwątpienie, właśnie, czy to jeszcze jest jakby w ogóle realne, żeby być razem. Natomiast trójkąt miłosny pokazuje mi się tutaj w, w trzech buławach. Um, um, czy związek z Rai ma, ma przyszłość, przepraszam. No na, na dzień dzisiejszy nie ma to przyszłości, ponieważ on y, waha się, boryka się, on odszedł. On odszedł, jest rozstanie i on się boryka pomiędzy trzema, tak, czyli trzy, trójka, trójkąt miłosny. I na razie on jeszcze nie jest aktywny, by tutaj przyjść w Pani kierunku z powrotem. Nie widzę powrotu. Także na dzień dzisiejszy, na czas aktualny nie widzę tutaj jego powrotu, tylko zastanawianie się i stanie pomiędzy jakby konstelacja trzech, tak? Trójka miłosna, trójkąt. Także bardzo mi przykro, ale na razie na dzień dzisiejszy, na najbliższy czas, yy, trzech miesięcy być może, coś się tutaj rozpadło i na razie nie widzę tutaj przyszłości. Dziękuję. Bardzo mi przykro, jak muszę mówić takie historie, ale to mi pokazują karty. Dziękuję, Pani Lucynko. Zapraszam następny znaczek, kochani. Wznoszę toast jeszcze raz za 4700 Prawie 40 subskrybentów na moim kanale. Mój kanał ma w tej chwili. 9 um, miesiąc. 9 miesiąc. E, założyłam ten kanał w maju. 5 maja, czyli 5. 5. Nie zapomnę tej daty. 5 maja 2021. No, przepraszam jeszcze raz. 5 maja 2021 roku. 5-5-21, tak. No i teraz jest marzec 22, tak? Czyli ten kanał ma teraz dopiero 9 miesięcy. No i w 9 miesięcy, kochani Państwo, dzięki Wam. 4740 subskrybentów. Dziękuję serdecznie i na zdrowie. Również wznosimy toast za miłość, ponieważ szczególnie miłość lub ta niespełniona miłość prowadzi Państwa ciągle do mojego kanału, który mówi właśnie o miłości o niespełnionych miłościach, czy o nadziejach, o tęsknocie. Wszyscy cierpimy na to, niestety. I to nas łączy, to jest naszym wspólnym mianownikiem, że pragniemy miłości szczerej, wiernej, kochanej, natomiast czekamy na taką miłość. I mamy niestety dużo zawodów w miłości. Niestety, taka jest realność. Kochani, zapraszam do kupowania znaczków. Znaczki są po prawej stronie, na dole, pod czatem. Można kupić y, znaczki o różnej cenie i y, no, płaci się chyba kartą. Proszę sobie zobaczyć. Natomiast są oczywiście też po 5 zł. znaczki, tak? Jedno pytanie od 5 zł. można zacząć. Y, mała wróżba za 5 zł jest już realna. Także zapraszam serdecznie do kupowania znaczków, kochani. I rozumiem Was, że patrzycie na takie kanały jak mój, by czerpać z nich siłę, by te kanały Was wspierały duchowo, emocjonalnie, mentalnie. Rozumiem, jeśli szukacie, szukacie po prostu rady, wskazówki z kart lub od aniołów, lub w rytuałach, w horoskopach. I macie nadzieję, że jeszcze ta miłość wspaniała przyjdzie do Was. Jak najbardziej rozumiem Was to, bo ja też patrzę na inne kanały, na kanały moich koleżanek, tak? Koleżanek innych wróżek. Patrzę również na te kanały i też bardzo mnie to ciekawi, bardzo mnie to inspiruje i mi się podoba. Patrzę też na takie kanały w różnych językach. Także rozumiem was, jeśli szukacie sobie takich wróżek, które wam odpowiadają, które przemawiają do was, gdzie karty rezonują z wami, gdzie czujecie właśnie się dobrze wspierane. Rozumiem was bardzo. Bardzo, bardzo i zapraszam Was wszystkich. Tak, widzę jeszcze jeden znaczek, także proszę wam zadać konkretne pytanie z imionami. Ja oczywiście Państwu dziękuję za odwiedziny na moim kanale, za subskrypcje, znacz, znaczy, lajki, za komentarze. Naprawdę jest to cudowne. Karina i Stefan, ok. Karina i Stefan. Jakie jest pytanie? I pani Juli, tylko proszę mi napisać, jaka wróżba. Jakie jest pytanie i jaka wróżba? Czy będę ze Stefanem w stabilnym związku? Ok. Czy Karina będzie ze Stefanem? Mhm, dobrze, mała, ok. Ze Stefanem w stabilnym... Mhm, dobrze, Pani Julitko. Dziękuję bardzo. W związku. Okay, czy Karina będzie ze Stefanem w stabilnym związku? Dobrze. Zobaczmy, co powiedzą karty Tarota. Karina i Stefan. Karina i Stefan. Powiedzcie, kochane karty, czy Karina i Stefan będą w stabilnym związku? Czy Karina będzie ze Stefanem w stabilnym związku? Powiedzcie karty, czy Karina będzie ze Stefanem w stabilnym związku? Powiedzcie karty, czy Karina będzie ze Stefanem w stabilnym związku? Powiedzcie karty. No, tutaj są jakieś kłótnie, sprzeczki. Wow, kłócicie się, jakaś wojna w ogóle. Naprawdę straszne kłótnie między wami. Powiedzcie karty, sprzeczki, dyskusje, jakieś, nie wiem, silne ego, może sprzeczki silnego ego. Powiedzcie karty, czy Karina i Stefan będą w stabilnym związku? Powiedzcie karty, czy Karina i Stefan będą... Dobrze, dziękuję bardzo. Wow, kochana. Pani Kalinko. owszem, karta mówi cierpliwości, wstrzemiężliwości, opanowania, żadnych nerwów. Tutaj y, po, y, spokój jakby, spokój duszy, tak? Spokój y, jakby harmonia tutaj ze samą sobą. Ale macie jakieś wojny, karta wojny. Pięć y, mieczy, wow, między wami jest ostro. Bitwa, wojna, kłótnia. Po prostu no jakby wojna w związku wręcz, to jest karta wojny, um, ścieranie się ego, um, ciągłe jakieś dyskusje, dylematy, jakbyście się, nie wiem, jakbyście walczyli wręcz ze sobą, tak? Um, tutaj jakbyście też się prowokowali, um, nie wiem, czy macie jakąś straszną teraz kłótnię, tak, za sobą i um, jakiś dystans między wami straszny teraz, tak? Konflikty, które stworzyły taki dystans, być może jakąś oziębłość wręcz, tak? Jakieś być może śmierć taką y, czasową, tymczasową tego związku. No mamy tutaj same dwa, znaczy karty dwóch mieczy, także bardzo takie ostre karty, takie zimne, jakieś, nie wiem, mamy pięć mieczy i osiem mieczy. Osiem mieczy to znowu jakieś takie blokady strażne, które macie, żeby być w stabilnym związku, tak? lęki, blokady, jakby taka y, klatka wręcz mentalna i, i jakieś takie, nie wiem, zahamowania, coś, coś, jakieś zahamowania, żeby, y, nie wiem, nie możecie spełnić swoich marzeń, swoich y, potrzeb w tym związku, ponieważ są właśnie jakieś sprzeczki, kłótnie, ścieranie się silnego ego, tutaj y, pani jakby nie chce nic już widzieć, nie chce nic już słyszeć, jest jakaś też wykończona tymi, tą sytuacją, tak? Nie ma stabilności u Was. Ym, czuje się Pani jakoś w takiej klatce jakiejś uczuciowo-emocjonalno-mentalnej. Jakiś kryzys ciągle, tak? Jakieś nie wiadomo co, niewyjaśnione jakieś sytuacje, lęki. Lęki, czy w ogóle coś z tego będzie, czy to ma sens w ogóle. No i tutaj odejście. Ja myślę, że nie będziecie w stabilnym związku. Osiem. Ym, tak, wystraszył się uczuć y, po prostu, tak, ucieka, ucieka, jakieś blokady właśnie przed uczuciami, już powiedziałam właśnie, że blokady i lęki przed emocjonalnością, przed uczuciowością, przed uczuciami właśnie nadmiernymi, tak, i takie właśnie kłótnie, ścieranie się jakieś, taka oziębłość wręcz, tak, i tutaj y, osiem kielichów, osiem kielichów mówi o odejściu, Zobacz, no proszę zobaczyć, sama Pani Karinko, ja ani nic nie dodaję, ani nic nie ujmuję tutaj odchodzi mężczyzna odwraca się, patrzy w horyzont tak? szuka nowych pomysłów patrzy tutaj na nowe słońce ponieważ tutaj jest karta bardzo bolesnego rozstania ym, zakończenie czegoś tak? ym, nie wiadomo co będzie ym, jakby taka, taka, takie, takie wiszenie w powietrzu jakby w tym związku i tutaj rozstanie, i każdy idzie z Was w swoją stronę. Tutaj mężczyzna, który właśnie odchodzi, ucieka, chowa się, izoluje, tak? Który nie mówi o swoich uczuciach, bo tutaj że jest karta taka ciemna, czyli jakoś ukrywa swoje uczucia. I także, że niewiadoma jest przyszłość, taka cały czas nie wiadomo, co będzie, co się rozwinie. I tutaj on też, ten mężczyzna, czyli Stefan. Nie wie, co będzie dalej, nie wie, jak to pociągnąć. On się boi, ucieka od uczuć wręcz. Czyli proszę Panią, Pani Karinko, niech się Pani zastanowi, czy w ogóle jest to materiał na stabilny związek, na stabilnego mężczyznę, na stabilnego partnera. Jeśli on się boi, ta karta mówi o tym, że on się yy, yy, chowa w klatce mentalnej, że się boi uczuć, boi się pójść na całość, na całość właśnie związku. Także po co. Po co, po co ma Pani brać kogoś, kto się boi, będzie ciągle się chował w swoją skorupę i uciekał? Niech Pani pomyśli, czy to w ogóle jest materiał na męża, czy na, na jakiegoś solidnego partnera. Nie widzę, żebyście byli w stabilnym związku na ten najbliższy czas, kochana Pani Karinko. Bardzo mi przykro, nie ma dzisiaj dobrych czytań. Są same jakieś takie trudne czytania, kochane. Wszystkie się męczycie w tą piątkowy wieczór, widzę. Ponieważ te czytania, które ja mam, nawet energicznie są ciężkie. Na przykład to teraz Pani Karinko z tym Stefanem. Energicznie jest to ciężka, ciężka tutaj y, y, atmosfera w tych kartach, wie pani? Y, taka ciężka, właśnie obciążająca wręcz energia. Także nie widzę, żeby było tej stabilność, lekkość, taka, wie pani, taka, taka piękna jakby romantyczność. Nie widzę tego, wręcz przeciwnie. Same lęki i blokady. Zgadza się, boi się i pije, tak. Dziękuję bardzo, proszę Pani Karinko, zapraszam na wróżbę indywidualną. Proszę napisać na e-maila do mnie. Oczywiście, tak, pije się, boi, ma nauk Pani Karinko, właśnie dlatego mówię, jeśli Pani mi teraz pisze, nie, a karty już przecież złożyłam, widzi Pani. Jeśli Pani mi teraz pisze, że on pije, że ma nauk. Pani Karinko, dlatego mam taką ciężką atmosferę. Widziałam cztery karty, ale atmosfera jest tak ciężka, że aż mi ciężko teraz na duszy. Tak, tak, tak. Proszę puścić to, to nie jest. Nie widzę w kartach, żeby to był stabilny mężczyzna do stabilnego związku. Nie widzę. Wręcz mnie obciążyły te trzy karty, te cztery karty, które zobaczyłam. Bardzo ciężka atmosfera. Proszę napisać na e-mail, Pani Karinko. Powróżę Pani indywidualnie, napiszę o warunkach, dobrze? Tak, potwierdziłam prawdę. Nie mogę nic kłamać, ani oszukiwać, ani dodawać. Wie Pani, nie chcę też robić takiej fałszywej nadziei. Jeszcze widzę Pani Karinko, że jest obciążony, bo jest tak mi bucha, ciężka atmosfera z tych kart. Naprawdę, aż, no aż mi ciężko się mówi, aż mi słowa jakoś tak brakują. Bardzo ciężka. No jeszcze jest nauk. To wie Pani, jaka, jaka ciężka jest dla Pani też droga z nałogiem. Bardzo ciężka. On staje się też oziębły. Bardzo proszę, Pani Karinko, zapraszam. I przepraszam, no bardzo przykro mi, że taka ciężka wróżba też dla Pani, ale nie widzę stabilności. Dobrze, widzę jeszcze jeden znaczek. Średnia, ok. Proszę o imiona i pytania. Proszę o pytanie i imiona, oczywiście. Proszę panią o pytanie, kochana pani. Tutaj widzę, był znaczek za 10 zł, czyli średnia wróżba z 6 kart. Bardzo proszę o pytanie i o imiona. Jakaś smutna dzisiaj atmosfera w każdym, w każdym czytaniu. Artur, czy wróci do mnie? Agnieszka, dobrze. Artur, czy, czy Artur wróci do Agnieszki? Pani cierpi, widzę bardzo, Pani Agnieszko. Złamane serce mi wyskoczyło, czy... Trzy miecze w sercu mi wyskoczyły, jak pani zadała mi to pytanie i kupiła znaczek. Pani cierpi, pani cierpi bardzo z tego, y, z tego powodu, że tutaj się coś skończyło, że on odszedł, że nie wiem, jakaś była ciężka sytuacja między wami, widzę. Pani cierpi, żałuje, wspomina, myśli, tęskni, takie coś tutaj mam. Średnią mam za 10 zł, pani. Y, To czy Pani odeszła, tak? Pani Julitko, to jest średnia za 10 zł. Nieduża. Czy to było 10 euro? Proszę mi powiedzieć, może jestem w błędzie. Przepraszam, bo ja nie widzę całego czatu niestety. Aha, 10 euro, duża. Dobrze, dobrze, Pani Julitko. Dziękuję serdecznie za, za korekturę. Czyli to jest duża. Ok, dobrze. Tak, bo ja nie widzę właśnie Waszego czatu, dlatego muszę się tutaj zawsze dopytywać. Dużą, dobrze, już robimy, kochana. Wow, czy Artur wróci, co odwrotnie Pani Agnieszko? Czy do Artura wróci Agnieszka? Aha, okej. Okay. <grywa> aha, czyli to Artur pyta. To Pan jest, ojej, no to cieszę się, widzimy Pana pierwszy raz. Aha, no widzi Pan Pani Arturze, Panie Arturze? Ja jestem, Panie Arturze, kochany, przyzwyczajona, że to Panie tak cierpią z miłości. Aha, czy Agnieszka wróci do... Jest, poprawiam już szybciutko. Czy Agnieszka wróci do Artura? Panie Arturze, cieszę się, że Pan jest. I Panie Arturze, chcę powiedzieć, że widziałam kartę. Dobrze, Panie Arturze, wspaniale, że Pan jest. Yy, Agnieszka odeszła. Wie Pan, co widzę u Pana? Bardzo, teraz muszę to poprawić, dobrze muszę to odwrócić właśnie, bo u mnie 90% na czacie, na filmikach, na kanale są panie. Paniom też jest łatwiej mówić o emocjach, prawda? Ale panowie też tak po cichutku cierpią z miłości. I tutaj ja widzę na moim kanale, że 10% moich subskrybentów to właśnie mężczyźni, ale mężczyźni nie piszą o tym otwarcie. I to szkoda, bardzo szkoda, ale cieszę się, że Pan jest. Czy Agnieszka wróci do Artura? Wie Pan, Panie Arturze, jak Pan mi kupił ten znaczek i Pan zadawał pytanie, był Pan zajęty właśnie tutaj pisaniem na czacie, to wypadła mi karta trzech mieczy wbitych w serce, które krwawiło. I to jest Pana serce, Panie Arturze. Pana serce krwawi z cierpienia i z bólu, i z, ze wspominania, z tęsknoty za Agnieszką. Teraz muszę to rzeczywiście korekt y, odwrócić, tak? Zobaczmy, czy Agnieszka wróci do Artura. Czy Agnieszka wróci do Artura? Powiedzcie, karty, czy Agnieszka wróci do Artura. Powiedzcie, kochane karty, czy Agnieszka wróci do Artura. Powiedzcie, kochane karty, czy... Proszę, panie Arturze, wizualizować Agnieszkę. Proszę widzieć jej twarz, jej oczy. Proszę wspominać ją. Proszę wizualizować ją przed oczyma. Czy Agnieszka wróci do Artura? Proszę, powiedzcie karty. Czy Agnieszka wróci do Artura? Powiedzcie karty, czy Agnieszka wróci do Artura? Powiedzcie karty, czy Agnieszka wróci do Artura? Powiedzcie, karty, czy Agnieszka wróci do Artura? Powiedzcie, kochane karty, czy Agnieszka wróci do Artura? Powiedzcie, kochane karty, czy Agnieszka wróci do Artura? Pan, pan uważa za Agnieszkę za piękną kobietę, jest cesarzowa. Pan ją kocha, jest ona pani, Pana miłością, widzę. Spełnieniem marzeń, Pan ma ogromną nadzieję, że ona wróci, Panie Arturze. Matko, no naprawdę, aż mi serce ściska. Pan jest teraz sam, rzeczywiście. Pan czeka. Eremit eremit, to pustelnik. Eremit to pustelnik, który czeka, który szuka jak tutaj rozwiązać w ogóle ten problem, żeby ona wróciła. Pan szuka, tutaj widzi Pan z lampą po ciemku jakby rozwiązania nowej drogi, co zrobić, nowego pomysłu. Co zrobić, by ona wróciła? Tak? Pan jest gotowy wszystko zrobić. Jakby tu mądrze Pan myśli i trzeba właśnie wymyśleć mądrze jakiś sposób, by ona wróciła. Ale mądrze się zastanowić nad tym, bo pustelnik to jest mędrzec. To jest mędrzec, który szuka rozwiązań w samotności i w swojej mądrości. I tutaj ona nie może się zdecydować, czy wróci. Tak jakby jeszcze ona miała ewentualnie, panie... Arturze jakiś wybór pomiędzy panem, a kimś innym. Czy ona ma innego, jakiegoś mężczyznę? Ponieważ to jakby ona nie umiała się zdecydować, jakby wybierała, przebierała, zastanawiała się, nie wiedziała, co wybrać, co zrobić, jakby miała alternatywy. Też jest niedojrzała, by zdecydować się na jakąś jedną opcję. Ma dużo pomysłów, ale żadnych z nich nie umie zrealizować Agnieszka. Jest jakaś tutaj bardzo niezdecydowana lub ewentualnie ma jeszcze innego na oku lub innego dla wyboru tutaj no, powiem szczerze że nie wiem, rozstaliście się odeszła, tutaj był ktoś z Was jakiś zazdrosny Pan tęskni bardzo za nią, myśli wieczorami, nocą, nie może spać nie wie Pan czy kogoś ma, nie ma kontaktu, ok no tutaj jest jakaś, nie wiem, nie wiem czy jest, był Pan zazdrosny, czy coś Pan próbował jej, nie wiem, czy wmawiać, czy, czy, czy tego, ale widzę, że jest bardzo duża tęsknota Pana za nią, natomiast ona ma blokady jakieś, żeby pisać z Panem, żeby, nie wiem, spotkać się, żeby wrócić do Pana. Osiem, osiem mieczy. Osiem mieczy mówi o tym, że ona jest zablokowana, pełna lęków, by wrócić, co się blokuje, co się jakby hamuje, żeby wrócić do Pana. Nie wiem, co się stało między Wami. On uważa, Ona uważa być może, że jest Pan jakiś może nie, nie, jeszcze nie gotowy na związek z nią. Czy Pan jest młodszy od niej? Jest, jest, jest Pan od niej młodszy, Panie Arturze? Proszę mi powiedzieć tak, czy nie? Ponieważ być może ona myśli, że Pan nie jest dojrzały na związek z nią, że Pan nie jest yy, stabilny na związek z nią, że Pan nie ma jakby być może jakiś nie wiem, czy nie, nie daje pani jej stabilności lub bezpieczeństwa. Nie, pa, jest Pan starszy od niej, tak? No to w takim razie, czyli nie jest Pan młodszy, ok. No dobrze, no to w takim razie ona myśli w jakiś sposób, że Pan jej nie daje tej stabilności. Tylko dlaczego ona tak myśli? On, ona jest młodsza, ok. Ona uważa, dobrze, czyli jest, jest Pan starszy, ale pomimo to... Jakby ona czuła, że Pan nie daje jej stabilności i bezpieczeństwa w tym związku. Ktoś z Was, no przede wszystkim ktoś z Was jest tutaj niestabilny. Być może Pan właśnie uważa, że ona jest niestabilna, jakaś taka niezdecydowana, być może labilna, nie może się zdecydować właśnie, bo tu była ta karta rzeczywiście niezdecydowania. Być może... Pan uważa, że to ona jest niestabilna w uczuciach, tak, niekonkretna, no dobrze, ale jeśli ona jest niekonkretna w uczuciach, niezdecydowana, no to czy, czy, czy Pan chce być z taką kobietą, która ciągle będzie wyfruwała z klatki, tak. Ta karta mówi, że będzie jakaś szansa między Wami jeszcze, bo ta karta mówi też o jakiejś nowej szansie, ale jakiejś takiej niepewnej szansie, ponieważ ym, niestabilna, no tak, no widzi Pan. Czyli, jeśli ona jest niestabilna, niezdecydowana, co potwierdza ta karta, którą pokazałam na początku, no to czy Pan umie utrzymać takiego niestabilnego ptaka, tak? I który ciągle będzie wyfruwał, uciekał i szukał, nie wiem, być może gdzieś po boku przygód czy coś nowego. Bo tu widzę po prostu, że ktoś jest niedojrzały, że ktoś nie daje stabilności właśnie drugiemu partnerowi. I tutaj, Gerechtischkeit, czyli sąd. Karta sądu mówi o tym, że musicie sobie coś wyjaśnić Przed sądem wyjaśnia się wszelkie spory, konflikty Czyli coś między wami jest niewyjaśnione Jakiś spór, konflikt, jakieś niedogadania się Nieklarowności, jeśli chodzi o waszą relację Pan musiałby też jej powiedzieć konkretnie Że ona ma być pewna, czego chce Ponieważ ona nie jest pewna sama, czego chce Być może jest nawet bardzo młoda i niedojrzała Ponieważ ta karta, przypominam ta karta mówi o bardzo, bardzo młodej osobie. Ta karta tak naprawdę mówi o osobie od 15 do 25 lat, ale jeśli, bo, bo liczby w tarocie są ruchome, jeśli nie jest to rzeczywiście 20, 25 lat, przypuśćmy, plus minus, to może to wy, wy, wy pokazywać kartę bardzo dużej niestabilności, niedojrzałości emocjonalno-psychicznej. Tak? I tutaj taka ona wydaje się rzeczywiście być, tak? ta Agnieszka. Więc tutaj musicie coś wyjaśnić. Jakby Pan też musi postawić warunek, jeśli ona będzie kontaktować się, że Pan chce czegoś stabilnego, czegoś, co da Wam po prostu spełnienie emocjonalne i bezpieczeństwo, długotrwały związek, tak? do czego ona jakby teraz nie jest skłonna, bo jest zablokowana na uczucia. Ona boi się tej uczuć, ona się boi czegoś stabilnego. Ona zobaczy, niech Pan zobaczy. Tutaj jest po prostu cała jakby w klatce, nie może się ruszyć, nie chce nic widzieć, nie chce słyszeć, jakby tutaj nie chce Pana widzieć, nie chce Pana słyszeć, nie chce słyszeć nic o jakimś tam związku, o, o jakiejś stabilności, ona nie chce o tym na razie widzieć, ona jest zablokowana, sparaliżowana wręcz i ona nie umie podjąć dlatego decyzji. Teraz mi się cała historia tej już pokazuje i wie Pan, wie pan co jeszcze? To, że ten związek z Agnieszką wymaga ogromnej, mozolnej pracy, ją to przerasta. Ona jest zablokowana na ciężką, mozolną pracę nad tym związkiem, ponieważ jest lekkomyślna, myślna, czy niedojrzała, czy po prostu jakaś młodociana. Natomiast Pan, Pan widzi ją jako przepiękną, atrakcyjną, atrak piękną kobietę, partnerkę, cesarzowa. Cesarzowa to przede wszystkim piękna, kobieca yy, postać. Pan też być może z Agnieszką chciałby mieć dziecko, bo tu jest kobieta w ciąży. Czyli pan nawet ją widzi jako przyszłą, potencjalną matkę, żonę, partnerkę stałą. Chciałby pan mieć z nią dzidziusia, potomstwo. Natomiast ona ucieka, boi się tego, boi się odpowiedzialnego związku, boi się uczuć. I tutaj ona też jest ma manipulantką, widzę. Wie pan co? Ona też coś ukrywa przed Panem, ponieważ jest tutaj yy, ta karta yy, karta księżyca, to jest też tajemnica, to są tajemnice, to są niewyjaśnione sprawy, to są sprawy pod osłoną nocy, czyli jakieś ukrywane przed Panem sekrety. Ona coś jakby przed Panem ukrywała, jakieś miała tajemnice i troszeczkę manipuluje, tak? manipuluje Panem, manipuluje tutaj sytuacją, być może narobiła Panu nadziei, Y, y, nagadała coś i uciekła tak z klatki. Tutaj jest y, też, ta karta mówi o tym, że Pan powinien jako pustelnik, czyli jako mędrzec wymyśleć coś, żeby ją y, tutaj y, przyciągnąć do siebie. I y, karta Maga mówi również o tym, żeby afirmować, żeby tak, prawda, żeby afirmować, żeby wizualizować szczęście z Agnieszką, że ona wraca, żeby Robić rytuały przy magii świec, na przykład może Pan poszukać na moim kanale, yy, yy, przyciągać miłość Agnieszki, przyciągać to, żeby wróciła, wizualizować wszystkie piękne momenty z Agnieszką. Karta Maga mówi o tym, żeby robić rytuały, żeby robić magię, tak? I teraz też Karta magia, Maga mówi, żeby wykorzystać swoje wszystkie talenty, które Pan ma, tak? Być może to, co też lubiła Agnieszka w Panu żeby ją do siebie przyciągnąć z powrotem. I tutaj karta gwiazdy mówi o spełnieniu marzeń, czyli czy wróci Agnieszka do Pana? Tak, ponieważ jest spełnienie marzeń. Karta gwiazdy, karta gwiazdy jest bardzo pozytywną kartą w tarocie, mówi o wielkim szczęściu, wielkiej miłości, o nowej szansie, o nowym szczęśliwym czasie, o miłości, o szczęściu, szczęście jakby pod szczęśliwą gwiazdą w tym sensie. tak? Bo szczęśliwą gwiazdą y, gluk, czyli no szczęście, y, sukces. Czyli tutaj tak, wróci Agnieszka i coś się zmieni, bo jest koło Fortuny. Koło Fortuny mówi, że jak teraz byliście podwozem, czyli było coś negatywnego, to to koło odwróci się i będziecie na wozie, czyli będzie jeszcze dobrze, będzie jeszcze stabilność, będzie jeszcze jakiś ważny krok w Waszej znajomości, który zmieni, obróci całą sytuację na dobre, na lepsze. Nowy początek, zmiana radykalna, tak? I tutaj właśnie jeszcze wróci to, yy, ten szczęśliwy czas jakby. Także tak, te dwie karty mówią już o tym, że szczęście powróci, że coś się zmieni radykalnie tutaj. Tylko, że Pan musi coś zrobić, wymyślić coś, jakiś hak, Jakiś hak tutaj w mądrości, właśnie pustelnika i w magika, robić rytuały, przyciągać, prosić anioły, anioły stróża, prosić y, y, przy świecy, tak? Przy, teraz będzie y, pełnia Księżyca za niecałe dwa tygodnie. Proszę zaglądać do mnie, ja będę robiła rytuał. To będziemy przyciągać Agnieszkę. Także tutaj powinno coś się jeszcze wydarzyć, w najbliższe trzy miesiące, ponieważ moje wróżby są zawsze na trzy miesiące. W najbliższych trzech miesiącach powinno się coś rozwinąć na dobre. Jest karta szczęścia. Tylko, że ona jest na dzień dzisiejszy bardzo niezdecydowana. Także, ale to się rozwinie pomału, pomału, pomału. W trzy miesiące powinno coś się rozwinąć, panie Arturze. Dziękuję panu serdecznie, że pan tutaj do nas zagląda i zapraszam pana na wróżbę indywidualną. Możemy zobaczyć wiele aspektów. I wtedy popatrzymy sobie tylko na Pana problem z kartami, z kartami Tarota i Lenormanda i z Waszymi zdjęciami i datami urodzenia. Także zapraszam serdecznie na e-mail. Pani Julitko, dziękuję Panie Arturze. Bardzo proszę Panie Arturze, cieszę się, że Pan jest. Bardzo pozdrawiam i zapraszam zawsze do mnie. Zapraszam również na wróżbę indywidualną. Wspaniale, że są też mężczyźni między nami, którzy zadają pytania, Wspaniale, ponieważ wiem, że jest dużo mężczyzn, którzy patrzą i oglądają. Wiem o tym, ponieważ pokazują mi to różne statystyki z YouTube'a i wiem o tym dobrze. Pokazują mi też kobiety i mężczyzn zarejestrowanych jako subskrybentów na moim kanale. Na razie nie ma znaczków. Dobrze, proszę napisać, Panie Arturze. Zapraszam bardzo serdecznie. Cieszę się naprawdę. Może coś zrobimy razem. Może zobaczymy coś w kartach, jakieś rozwiązania, wskazówki. Widzi Pani, już wyszło bardzo dużo, o jej niestabilności, prawda, bardzo jest niestabilna, jakaś taka młodociana, niedojrzała, jeszcze nie wie czego chce się, miota, tak, jak, jak ptaszek w klatce. Możemy spojrzeć na ten problem Pani Arturze Głębiej, jeśli Pan napisze, dobrze? Zapraszam. Dobrze, Pani Julitko, jeśli nie ma znaczków, to zakończmy już. Bardzo się cieszyłam y, tym, że możemy dzisiaj sobie powróżyć właśnie live. Wspaniała była atmosfera. Cieszy, tak, miłości, właśnie, za miłość wzmnieśmy toast, za naszą miłość, wspaniałą miłość szczerą i cudowną, która da nam skrzydeł, y, będzie inspirująca, pragniemy wszyscy tej miłości, dlatego właśnie szukamy otuchy i nadziei na takich właśnie kanałach, szukamy wskazówek, y, także życzę Wam tej cudownej miłości, kochani, y, na zdrowie, prost No mój kielich jest już pusty, jesteśmy dzisiaj królową miłości, ponieważ no kielich mówi o emocjach, miłości. Dziękuję wszystkim za obecność na moim live czacie. dziękuję wszystkim za obecność na moim kanale, dziękuję Pani Julitce za pomoc w tym live'ie, dziękuję serdecznie i pozdrawiam Was kochani, zapraszam do subskrypcji, absolutnie. Pewnie, definitywnie proszę, żebyście zasubskrybowali mój kanał um, i dostaniecie zawsze jakąś ważną wskazówkę od kart. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam Was najmocniej, życzę Wam pięknego weekendu i zapraszam jutro na lustro. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia Pani Julitko, dobranoc.